Zaczynamy od bardzo prostego pytania. A raczej wyzwania. Mamy zbudować maszynę, do której wprowadzamy dane wejściowe, czyli liczbę całkowitą x. A maszyna ma tylko pokazać wynik, prawda lub fałsz. To jest pierwszy krok. Korzystając z narzędzi informatycznych, razem skonstruujemy tę maszynę. Będziemy zadawać pytania. Będą dwie sprawy. Dwa aspekty. Ile czasu... To jest zegar. Ile czasu trzeba na podanie rozwiązania? I ile miejsca potrzebuje ta maszyna? Mówiąc miejsce, mam na myśli, ile ten mechaniczny kalkulator zajmie pokojów. Albo w przypadku komputera, ile musi mieć pamięci. Do tych dwóch pytań będziemy wracać w kolejnych filmach.